To jest bardzo warszawski cmentarz. To zakorzenienie w mieście widać choćby po tym, jak się tutaj na pomnikach nagrobnych pojawia hasło Powstanie Warszawskie. Tak naprawdę, czy ktoś w tym powstaniu będąc cywilem zginął, czy ktoś walczył, czy ktoś się po prostu w jakiś tam sposób otarł o powstanie, to zawsze tutaj jest wybite, zawsze jest napisane na nagrobku. Zginął w powstaniu, walczył w powstaniu żołnierz Armii Krajowej, Czasem się spotyka takie niewiele mówiące informacje typu obrońca Warszawy zginął w sierpniu 1944. No to przecież to. Może kiedyś gdzieś tam nie bardzo było wolno użyć tego słowa powstanie. Zarazem, co może zaskakiwać, brudnowskie pomniki opowiadają nie tylko o Warszawie, Historie pochowanych tu ludzi wykraczają daleko poza to miasto, daleko poza Polskę, poza Europę. Tu naprawdę w jakiś sposób praktycznie cały świat odbija się w brudnowskich nagrobkach. w górnej części czarnej płyty znajdziemy napis niezbyt długi dwa słowa Grób kapłański żadnych nazwisk ani dat może dlatego, że w większości tych informacji nie znamy tu spoczywa 13 najstarszych lokatorów brudnowskiego cmentarza w pierwszej połowie lat 60 Nasi archeolodzy pracujący na terenie Sudanu odkryli w Faras ruiny katedry. Przywieziono stamtąd 67 fresków, dziś można je oglądać w Muzeum Narodowym. Razem z malowidłami, niezbyt legalnie, w walizce jednego z badaczy, przyleciały do Polski szczątki 13 biskupów żyjących pomiędzy 7 a 14 stuleciem. Przybysze 30 lat spędzili najpierw w magazynach muzeum. Tu spoczywają od roku 1994. Światem, który widać stąd z brudna, bardzo często niestety jest Rosja. Taka była ta nasza historia. Wielu zesłańców rozmaitych tutaj leży. I tutaj mamy dwóch panów z jednej rodziny. Jeden, ja będę czytał, bo nie wiem czy to widać dokładnie. Zasłużony bojownik i więzień warszawskiej Cytadeli 10 pawilonu, zesłany do Rosji w 1895 roku. A drugi to jest zesłaniec z kolejnej tury w czasie II wojny światowej. Zginął w Rosji w 1942. Takich historii tutaj znajdujemy mnóstwo. Właściwie cała rodzina jakoś gdzieś tam zamieszana w stosunki polsko-rosyjskie. Takie brzydkie. Jest Syberia. Jest dowódca echelonu ewakuacyjnego Komendy Głównej Policji. Jest napisane wyraźnie zastrzelony przez Rosjan. 1900 39 rok. Halina Konopacka, bardzo wszechstronna sportsmenka. Zaczynała jako narciarka. Kto się namówił, że może by tak lekko atletyka. No i w rok po rozpoczęciu treningów była już mistrzynią Polski w rzucie dyskiem. W 1928 roku zdobyła pierwszy dla Polski złoty medal olimpijski w tej dyscyplinie. Do końca kariery nikt jej w rzucie dyskiem nie pokonał. Próbowała też innych dyscyplin z sukcesami. Grała w siatkówkę, w piłkę ręczną. Pchała kulą, rzucała oszczepem. Co w tamtych czasach nie było rzeczą bardzo oczywistą dla kobiet. Podobno świetnie też prowadziła samochód. Przychodzi rok 1939, mąż Haliny Konopackiej, pracował w Banku Polskim. Pomagała mu przy transporcie polskiego złota przez Rumunię do Francji. Zupełnie. Niesamowity życiorys, leży tu na brudnie, ale zmarła na Florydzie. Świat widziany z brudna. Tu historia II wojny światowej, znów gdzieś daleko na morzu. Ten pan, symbolicznie tutaj oczywiście, i taka lakoniczna wzmianka, wzmianka zginął w konwoju do Murmańska. Związek Radziecki otrzymywał ogromną pomoc materiałową z drugiej strony Atlantyku. Kto wie, może gdyby nie te konwoje, sytuacja inaczej by wyglądała. Jakoś niewiele wiemy, organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy. To była świetna siatka wywiadowcza działająca na terenie Niemiec w czasie ostatniej wojny. Grupa ludzi znakomicie radzących sobie z wywiadem. Ich zasługą było między innymi wskazanie lokalizacji, gdzie przebywał w fiordach norweskich pancernik Tirpitz. Rozpracowywali też ośrodek w Pineminde, gdzie pracowano nad rakietami V1 i V2. Mieli ogromne sukcesy. Niemcy powołali specjalną komórkę w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy dla rozpracowania siatki Związku Jaszczurczego. I tu mamy jedną z osób z kierownictwa tej organizacji, Henryka Weidt. Została w procesie w Berlinie skazana na śmierć i ścięta w więzieniu w plecenze w 1943 roku. Niezwykle piękne maszyny tworzymy wyłącznie po to, żeby zabijać. 53 tysiące ton wyporności, 251 metrów długości, ponad 2600 ludzi załogi duma niemieckiej Kriegsmarine pancernik Bismarck stacjonował w Gdyni skąd 19 maja 1941 roku wyruszył na Atlantyk Pięć dni później na północny zachód od Islandii miał miejsce pierwszy kontakt bojowy po 8 minutowej wymianie ognia brytyjski krążownik liniowy Hood został trafiony Prawdopodobnie w magazyn amunicyjny i błyskawicznie zatonął wraz z niemal całą załogą. Uratowało się zaledwie trzech marynarzy. Na okręcie znajdowało się czterech polskich podchorążych. Tu na grobie rodzinnym został upamiętniony jeden z nich. Taki. Ciekawy w ogóle nagrobek Gustawa Zemły Bardzo znana kiedyś postać Toni Halik Podróżnik Już jako dziecko Uciekł z domu On mieszkał w Toruniu Żeby z flisakami dopłynąć Do morza no, Wybierał się do Brazylii Podobno W czasie wojny on sam troszkę swoją historię przedstawiał inaczej. Opowiadał bardzo długo, że był lotnikiem brytyjskich sił powietrznych. Coś niecoś z samolotami miał wspólnego, bo jako Polaka wprawdzie, ale zamieszkałego tam, gdzie mieszkał, wcielono go do Luftwaffe. Zdezerterował. To, co niewątpliwe, to walczył we francuskim ruchu oporu. Ożenił się później zresztą z dziewczyną, z którą tam miał styczność. Po wojnie podróżował. Bardzo taka ciekawa, barwna postać. Pamiętam, że już swoją późniejszą partnerkę Elżbietę Dzikowską zachęcał kiedyś bardzo do zjedzenia mózgu małpy gdzieś podczas jakiejś kolejnej wyprawy gdzieś do Amazonii. On tam te tereny bardzo lubił eksplorować. U nas w polskiej telewizji prowadzili z Elżbietą Dzikowską taki bardzo popularny program podróżniczy Pieprz i Wanilia. Świetna postać. Cały świat tutaj mamy tak naprawdę. Tony Halik. Ładny Kaparkona. Luksusowy liniowiec pływający zwykle na trasach z Hamburga do Ameryki Południowej, uważany za jedną z najpiękniejszych pasażerskich jednostek swoich czasów. W ostatnich dniach kwietnia 1945 pod pokładem umieszczono niemal 7000 więźniów obozów koncentracyjnych, głównie Neuengamę, obok naredzie portów Neustadt. Stały jeszcze dwa wyładowane więźniami statki, Aten i Tilbeck. Po wstrzymaniu działań wojennych na lądzie, alianckie dowództwo wezwało jednostki pływające pod banderą niemiecką do natychmiastowego zawinięcia do portów, informując jednocześnie, że te napotkane w morzu po godzinie 14 dnia 3 maja zostaną zatopione. Kapitan statku Aten, wbrew własnym rozkazom, wpłynął do portu, ratując życie niemal 2000 więźniów. Na wodach Zatoki Lubeckiej pozostały Tilbeck i Kaparkona. Jeszcze tego samego dnia zostały ostrzelane rakietami przez brytyjskie samoloty i zatonęły uratowało się zaledwie około 300 więźniów. Mamy na brudnie nie mniej niż dwa pomniki z hasłem Kaparkona. jest chyba rzeczywiście jakiś taki ewenement ktoś gdzieś na jakimś forum zwrócił uwagę na to że nie widział innego grobu na którym jest na grobie ofiar wymieniony zabójca No właśnie też skojarzyłem To jest nie takie nigdy się nie długa historia nie warszawska znaczy one zginęły w Warszawie a w końcu wiąże się też z kościołem Świętego Floriana na tego stopnia, ale historia związana z kresami e, i później z górami świętokrzyskimi e, Jerzy Wojnowski e, był dobrym żołnierzem. E, gdzieś mu się tam przytrafiło. E, właściwie nie wiadomo dlaczego zdradził. E, najprawdopodobniej, ale to jest też hipoteza właściwie niezweryfikowana. E, Niemcy zwabili go do siebie obietnicą tego, że darują życie jego aresztowanej matce. Aczkolwiek też dokładnie nie wiadomo, bo badano tę sprawę jego współpracy z gestapo. On ładnych parę lat dla Niemców pracował. I tam z datami niekoniecznie się wszystko zgadzało. Poza tym mówiło się też, że Wojnowski był po prostu człowiekiem ambitnym, któremu nie dość było zaszczytów ze strony swoich na przykład brał udział w ramach organizacji Wachlarz na Kresach w takiej bardzo znanej, pięknej akcji rozbicia więzienia w Pińsku, skąd uwolniono zatrzymanych przez Niemców żołnierzy podziemia. Wojnowski za tę akcję dostał Krzyż Walecznych, a jego dowódca Jan Piwnik Ponury, znany partyzant z Gór Świętokrzyskich, później dostał Virtuti militarii. podobno Wojnowskiego to ubodło osobiście, że on tylko tyle. Więc Różnie się mówi, oddał Niemcom znaczne usługi, m.in. pacyfikacja wsi Michniów, która wspierała zgrupowania partyzanckie Ponurego w 1943 roku. Niemcy tam zamordowali ponad 230 osób, co podobno też sprawka Wojnowskiego. Też, że wcale spalili. Wiele wsyp wiele związanych z działami partyzanckimi na Pielęgczyźnie obławy ciągle tropiące grupowania ponurego. Tam były takie sytuacje, że partyzanci się wycofywali. Ktoś szlakiem, którym oni szli, zostawiał bibułki od papierosów. Prawdopodobnie on, więc Niemcy wiedzieli dokładnie, gdzie, gdzie tych grupowań partyzanckich szukać. Siostry Snopkówny Wojnowski Zastrzelił, żeby oddalić od siebie podejrzenia po tym, kiedy zadenuncjował Niemcy. Trzy dni wcześniej, przed ich śmiercią, aresztowali wielu oficerów podziemia podczas mszy żałobnej w kościele św. Floriana na Pradze. Sam Wojnowski, rozpoznany jako zdrajca, zastrzelony dopiero 28 stycznia 1944 roku pod Opatowem.